Cześć! Zapraszam was na recenzję gry Marvel Spider-Man Remastered. No więc zaczynajmy! No więc powiem wam, że nowa gara o przygodach człowieka-pająka naprawdę bardzo mi się podoba. W zasadzie ta gara to żadna nowość, ponieważ posiadacze PS4 już dawno mogli się cieszyć tą produkcją. Jednak teraz przyszła pora, aby również i posiadacze PS5 oraz PC zanurzyli się w uniwersum Spider-Mana. I powiem wam, że bardzo się z tego powodu cieszę. To teraz powiem wam, co sądzę na temat tej gory po spędzeniu kilku godzin w jej uniwersum. No więc moim zdaniem Marvel Spider-Man Remastered to naprawdę solidna produkcja. Za największe atut tej produkcji uważam oprawę wizualną, prezentuje się ona naprawdę wyśmienicie. Model fizyczny postaci i otoczenia prezentuje się również bardzo dobrze, aczkolwiek czasami da się wyłapać drobne nienaturalności. Historia fabularna w Marvel Spider-Man Remastered jest dość dobra, choć nie stanowi ona najsilniejszego elementu tej produkcji. W tej grze moim zdaniem stanowi tylko przyjemny dodatek spajający ze sobą w sensowny sposób misje, które mamy do wykonania. I choć osobiście jestem zwolennikiem gier, w których najsilniejszym elementem jest historia fabularna, to w tej produkcji nie przeszkadza mi to, że wcale tak nie jest. Bo w sumie dla odskoczni czasem fajnie jest się pobujać luźno po mieście. Kolejnym plusem Spidermana jest to, że oferuje nam dość sporą swobodę eksploracji mapki. Dla mnie jednak osobiście nadal zbyt małą. To teraz przejdę do najważniejszego elementu tej produkcji. No więc trzonem Spidermana jest napierdalanie festworogom dubsk kopanie. No więc wiecie co? Walka wygląda naprawdę soczyście, wykurwiście widowiskowo. Jednak nie od razu to wszystko tak pięknie wygląda. Najpierw w drzewku umiejętności musimy odblokować nowe kombosy. Możliwość odblokowania nowych ciosów. Dostajemy po wzroście poziomu doświadczenia naszego protagonisty. A odblokować je możemy za uzyskane wcześniej punkty doświadczenia. I właśnie odblokowywanie nowych kombosów sprawia, że walka wygląda widowiskowo. No i oczywiście, czym więcej umiejętności z drzewka mamy odblokowanych, tym więcej walka daje satysfakcji. Jak dla mnie drobnym minusem jest to, że wszystkie umiejętności z drzewka da się bardzo szybko odblokować. Jednak co dla niektórych graczy może to akurat stanowić atut. Zatem przejdźmy sobie teraz do następnego zagadnienia, a mianowicie do systemu sterowania. System sterowania jest bardzo przyjemny oraz intuicyjny. A to sprawia, że naprawdę bardzo przyjemnie kopie się Dubska wrogom. Na temat systemu sterowania nie ma co więcej mówić. Jest on po prostu bardzo dobry. No więc będę zmierzał powoli do końca tego odcinka. Na zakończenie dodam jeszcze, że w tej grze podoba mi się to, że dostała ona pełną polonizację oraz to, że nasz protagonista posiada poczucie humoru. Więc podsumowując, czy poleciłbym Ci tą produkcję? Jeżeli jesteś fanem Przygód Człowieka Pająka, to moim zdaniem jest to pozycja obowiązkowa dla Ciebie i z czystym sumieniem poleciłbym Ci tą grę. Natomiast jeśli nie jesteś fanem Przygód Spidermana, to również polecam Ci przetestowanie tej produkcji, jednak warto poczekać na jakąś sensowną promocję, ponieważ jak dla mnie osobiście jedynym minusem tej gry jest w kosmos wyjebana cena. Ponieważ na chwilę obecną, cena tej gry waha się w granicach od 259 do 300 zł. Podsumowując, Marvel's Spider-Man Remastered to naprawdę bardzo dobra produkcja, która powinna dostarczyć Ci dużo frajdy. Moja ostateczna ocena dla tej produkcji to 9 punktów na 10. W tym materiale to wszystko. Trzymajcie się, do usłyszenia już niebawem.